Skąd bierze się magia? serca? Musisz zdecydować sama. <grym> Dziwadła muszą trzymać się razem. Być może to będzie łatwiejsze niż myślałam. <grym> Pokażę wam kilka moich ulubionych gier! Musisz się obudzić! <grym> Jak? Zapalasz światło. Gdzie? <grym> Zakończmy to. To nie może trwać wiecznie. Dziwadła muszą trzymać się razem!